No, cześć ekipa, witam wszystkich, mam nadzieję, że mnie słychać, daj znać, czy mnie słychać, jeżeli mnie słychać, to zaraz działamy. Po pierwsze, moje, moje przewidywania odnośnie wojny rusko-ukraińskiej niestety się nie spełniły. Byłem święcie przekonany, że ta wojna nie wybuchnie, że Ruscy mają na tyle rozumu, że nie będą się pchali w jakieś tam awantury, prawda. A moje przewidywania, moimi przewidywaniami stało się jak się stało. Także sam z ciekawości obserwuję, co się dalej wydarzy, a prawdopodobnie wydarzy się to, że Niestety, Rosjanie sobie podporządkują tą Ukrainę. Gdzieś tam, za jakieś tam kilka tygodni, dowiesz się w jaki sposób. Także Rusek nie odpuści pomimo tego, że jakieś tam są straty. Natomiast, co z tego będzie wynikało dla ciebie? No, raczej to, co robimy tutaj, to są nasze jakieś tam policyjne yy, pogaduszki, prawda, natomiast ma się podnieść bardzo budżet na naszą armię yy, i z, 3, z 2% PKB, czyli dochodu narodowego będzie 3%, a przy okazji nabór do wojska będzie łatwiejszy, bo nie wierzę, że zdobędą jakichś ludzi, jeżeli im jakoś sensownie nie zapłacą, prawda? Jeżeli zapłacą więcej wojsku, to będzie trzeba też zapłacić więcej innym służbom mundurowym, czyli policji, tam różnym strażom granicznym, więziennym i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tutaj możesz sobie wygooglować, powiedzmy, na bór do wojska. A powiedzmy 2020, na bór do wojska 2022 i znajdziesz jakiś tam całą kupę, całą kupę stron. Ale mówię, na pewno nie będzie łatwiej im, czyli rządowi, skombinować jakichś ludzi, jeżeli nie będzie kasy. Na początku roku policjanci tam mieli trochę niższe wypłaty poprzez nowy ład. Jak się zorientowano, że jest wojna, jest tam jakieś policja będzie potrzebna nawet do pilnowania tej masy Ukraińców, która się do nas jakoś tam z powrotem, znaczy nie tyle z powrotem, co do nas, do Polski wróciła, no to niestety trzeba będzie z hajcu wyskoczyć, ale przy okazji od razu wprowadzono zaległe podwyżki, prawda. Przy okazji coś tam wyprostowano w tym Nowym Ładzie. Także policjanci dostaną kasy trochę więcej. To, że braci Ukraińców trzeba będzie pilnować, to jestem tego pewien, ponieważ po raz pierwszy od kilku lat zobaczyłem, że z powrotem ktoś zaczyna kraść koła na moim osiedlu, prawda. Czyli nagle Widzę dwa samochody, takie tam powiedzmy średniej klasy, że oba postawione na cegłach, prawda? Czyli ktoś te opony zapierdolił i No, przy, no nie chciałbym tam twierdzić, że to, być uprzedzonym, że to ci ukradli, czy tamci, ale mówię coś, coś, coś czego przez 10 lat nie widziałem nagle Dwa samochody stoją na, na cegłach. Całkiem możliwe, że te opony, te koła były potrzebne komuś innemu, żeby dojechać trochę dalej, prawda? Dlaczego mówię, że temat dzisiejszego hangoutu jest, że policja nie potrzebuje zbyt inteligentnych, a mianowicie mam ten problem, że zarówno osoby z mojej elitarnej, szkoleniowej, które poświęciły wyjątkowo dużo czasu na doszkolenie się prawda, po jakimś nieudanym pierwszym teście, jak i osoby, które podchodzą same i, no i nie zdały, a poświęciły naprawdę dużo czasu 39 z testu wiedzy, najlepszy wynik jaki jest możliwy z WF-u i nagle okazuje się, że nawet po przygotowaniu taka osoba jest upierdolona, to zaczynam dochodzić do wniosku, że nie za bardzo ci policjanci są potrzebni, nazwijmy to znaczy, nie, że nie są za bardzo potrzebni tacy policjanci, którzy są sprytniejsi, którzy są kreatywni, którzy wyróżniają się jakoś z grupy, wyróżniają się inteligencją, potrzebują właśnie takiego prostego policjanta, który będzie spełniał, wykonywał polecenia przełożonych, bez jakichś większych przemyśleń. I to niestety zaczyna się sprawdzać. Co bym tu jeszcze więcej powiedział, prawda? Już momencik. Wejdę na moją grupę facebookową. I zabawa polega tutaj na tym, że pierwszy raz z czymś takim z uwalaniem inteligentnych. Spotkałem się jeszcze z, z, w starych, dobrych czasach, kiedy było 15 kandydatów, 10 na jedno miejsce i wtedy jakiś doktor tam czegoś, już zapomniałem jakiego, mm, y, jakiego przedmiotu. Y, został niedopuszczony i y, Został niedopuszczony, no i on poskarżył się w prasie, był bardzo, bardzo, że tak powiem, zdziwiony, prawda, że znając sztuki walki, znając trzy języki, tam będąc wolontariuszem w różnych tam jakichś innych sprawach, on nagle do policji się nie dostał. Policja dała mu wtedy jakieś tam dziwne wytłumaczenie, prawda, że on się tam nie nadaje, bo coś tam bla bla bla. Natomiast mówię, w tej chwili zaczyna się coś podobnego. Poszukują naprawdę takich prawdziwków. Jak to dobrze tutaj ktoś napisał na czacie, żeby miał dwie ręce, dwie nogi, nie był zbyt mądry. I żeby go y, wzięli, prawda? Y, y, nawiasem mówiąc, znalazłem takie, ktoś mi przysłał takie tłumaczenie z jakiejś mądrej książki, prawda? I y, przeczytaj sobie tutaj y, no takie, takie, takie, nazwijmy to, tłumaczenie, racjonalizowanie, dlaczego policjant powinien być głupi, prawda? Czyli policjant powinien się charakteryzować następującym modelowymi cechami osobowości, prawda? Czyli niską neurotycznością, bo jest narażony na stres, dużą ekstrawersją, bo musi pracować z ludźmi, małą otwartością ze względu na konieczność bycia konserwatywnym i konwencjonalnym wobec reguł zachowania się społe prawda dużą sumiennością z uwagi na konieczność bycia skrupulatnym i przestrzegania przepisów oraz małą ugodowością z uwagi na konieczność bycia podejrzliwym, czujnym, nietolerancyjnym dla osób łamiących prawo. Natomiast z czym się wiąże ta mała ugodowość? No, mała ugodowość to jest cecha pieniaczy, prawda, czyli z takim policjantem o małej ugodowości, to raczej on będzie szukał dziury w całym, niż ci pomoże w czymkolwiek, prawda. Także yy, yy, jest to jakieś takie naukowe, czy, czy psychologiczne podejście do sprawy znalezione gdzieś przez kogoś w mądrej książce i Niestety, coraz częściej widzę to wprowadzone w życie, prawda. Natomiast oni tu twierdzą, że interpretując wyniki takiego policjanta, można stwierdzić, że on ma konfigurację cech sugerującą możliwość dużych osiągnięć zawodowych. Ponadto wydaje się predyspoznawany do pracy o analitycznym charakterze, ale nie wymagającym kontaktów z ludźmi, prawda? No ale tutaj jakby to powiedzieć, psychologiczne historyjki swoje, życie swoje, prawda. Czyli chcą mieć osoby o małej ugodowości z uwagi na konieczność bycia podejrzliwym wobec ludzi, czyli musisz być tym psy, przysłowiowym psem i małym otwarciem na świat, małym otwarciem na wiedzę. prawda? Tylko no, niestety brak wiedzy, brak jakiegoś y, otwartości na świat, otwartości na innych ludzi. Y, wcześniej czy później wychodzi, zostajesz jakimś zupakiem, prawda? zostajesz jakimś tam przysłowiowym krawężnikiem, nie Chcącym, niechcącym, że tak powiem, się dokształcać i tyle ci mam do powiedzenia, prawda? Także cześć Paweł, cześć Mateusz, cześć Sebek, Pfizer też witam. Marek, Marek, jak patrzą na przenosiny z wojska do policji na rozmowie u psychologa. Ja myślę, że w tej chwili, to jeżeli to jakoś logicznie uzasadnisz, to nie powinieneś mieć problemu z tym, że przenosisz się z jednej służby do drugiej, tylko no, coś musisz wymyśleć, dać jakiś powód, że żeby nie wyglądało to na to, że dziś się przenosisz z wojska do policji, bo cię wkurwił Yy, przełożony, pojutrze yy, przeniesiesz się z policji do więziennej, bo cię w kurwi drugi przełożony, prawda, albo cię w kurwi podwładny, a pojutrze z więziennej tam do granicznej, bo yy, no, bo cię w kurwią i przełożeni, i podwładni, prawda. No, jakiś powód musi być, prawda. Yy, jakimś zalecanym przeze mnie czy, czy proponowanym jest to, że yy, w, Wojsko, no raczej tak, no w tej chwili może to już nie jest prawdą, ponieważ coś tam trzeba działać na ruskiej granicy, ale wojsko ma mniej do czynienia z ludźmi. Yy, więcej jest ćwiczeń, więcej jest pracy bez ludzi, prawda. Mówię o zwykłych obywatelach, prawda, bo tam z przełożonymi, podwładnymi to będziesz działał zawsze. A ty zawsze chciałeś być do policji, tylko wtedy jakoś ktoś cię namówił na wojsko, a teraz... No musisz jakąś taką legendę sobie tam wymyśleć, prawda? AA a, cześć. Kamilka, miałem usuwane haluksy. Czy może to być problemem na komisji? Nie będę ukrywać, że miałem taki zabieg, bo blizny są widoczne. O, no ciekawe dlaczego miałeś te haluksy, prawda? Bo yy, musiałbym sprawdzić yy, przepisach, bo w tej chwili nie pamiętam. Sprawa jest mało typowa dla facetów. Haluksy są bardziej yy, usuwane u kobiet, prawda, chodzących na wysokich obcasach. Natomiast daj sobie sprawę, że narząd ruchu, a szczególnie nogi u młodego policjanta, to są bardzo ważne i nie tylko po to, żeby skoczył szefowi po flaszkę, tylko po to, że długie godziny będziesz chodził tam na różne zabezpieczenia, na różne tam jakieś yy, swoje patrole i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że na szkole też troszeczkę tam trzeba y, tężyzny fizycznej i no, na dwoje babka wróży. Ale y, jeżeli załatwisz sobie jakieś orzeczenie od ortopedy, jeżeli nie masz zamiaru tego ukrywać, to załatw sobie jakieś zaświadczenie od ortopedy, że masz te nogi, że, że wyleczyli ci te haluksy, że nogi masz zdrowe i wszystko powinno być ok. Pan kierownik, witam kierownika. Jestem wysokim gościem, dwa metry wzrostu, trenuję sport od lat. Na RTG wyszła mi rotoskolioza piersiowo-lędźwiewa, dostałem niezdolny. Podobno jest to wada nieupośledzająca sprawności. Jest sens odwoływać, żeby po prostu Dużo kandydatów i walają, jak tylko się da. A odwołaj się, co ci to szkodzi, prawda. Odwołanie jest za darmo, jeżeli jesteś pewien, że yy, jest to wada nieupośledzająca sprawności, i tak jest w przepisach, to odwołanie cię nic nie kosztuje. Napisać tylko jakieś uzasadnienie. Może być dokładnie takie, jakie mi napisałeś tutaj na czacie. No i tyle, prawda. Leon Zawodowiec. Witam, jak długo obecnie może trwać sprawdzanie Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego. Ankieta złożona 10 stycznia i nadal cisza. Naprawdę, nie wiem. Chciałbym coś mądrego powiedzieć. Co komenda, to jakieś tam inne zwyczaje, prawda. U jednych jest tak, w, inne, w jednych komendach jest tak, w drugich siak, prawda. No i jak powiem, że, że miesiąc, to u Ciebie to już trwa dwa miesiące, prawda? Czyli no, może zadzwoniłbym no, do naboru prawda? i się po prostu zapytał. Yy, Pfizer, czy ciśnienie około 145 na 80 jest za wysokie i mogą mnie za to uwalić? Od kiedy pamiętam, zawsze takie miałem. Yy, Mogą cię za to uwalić i z reguły, jak już masz takie ciśnienie, to jak pójdziesz na badanie, na komisji, to jeszcze jak ci wyskoczy na ciśnienie białego fartucha i zrobi się 165 na 105 powiedzmy, to uwalą cię jak dwa razy dwa, prawda? I Raczej bym poszedł do swojego lekarza rodzinnego wziął jakiś lek na nadciśnienie, trochę to obniżył. Także jak pójdziesz jeszcze na badania, żebyś to ciśnienie miał jakieś takie właśnie maksymalnie 140, 139 na 70, na 80, prawda? 100, 139 na 80, to jest ciśnienie maksymalne, jakie gwarantuje ci przejście, prawda? Będziesz miał jakieś dupy wysokie, to po prostu Szkoda sobie zawracać głowę. Yy, Marek. Czy problem z prawem mojego taty jakieś 10 lat temu, bójki i tak dalej, może to być problem? No dobre pytanie i zacząłbym tradycyjnie od analizy, czy jesteś z tatą w tak zwanym wspólnym gospodarstwie domowym, prawda, bo jeżeli jesteś dalej z ojcem w tym wspólnym gospodarstwie domowym, to jest bardzo prawdopodobne, że będąc policjantem, a tato coś tam, powiedzmy, wymyśli sobie kolejną bójkę, może być, że będzie się prosił o jakąś pomoc, czy policjanci, powiedzmy, którzy przyjadą z tego rejonu, prawda, przyjadą do ojca policjanta, prawda? I może to skutkować załatwianiem czegoś tam, przez kogoś tam, prawda? Yy, będzie to tak zwany konflikt interesów. Natomiast, jeżeli nie utrzymujesz z ojcem kontaktów rodzinnych, jeżeli mieszkasz w drugiej miejscowości, prawda? Jeżeli powiedzmy, ten ojciec, no zakładam, że w twoim przypadku tego nie było, ale no, rozwiódł się z matką, już w ogóle nie łoży na ciebie, prawda? nie mieliście kontaktu, to raczej bym się tutaj nie obawiał. Czyli im więcej macie kontaktu razem ze sobą, szczególnie we wspólnym gospodarstwie domowym, tym szanse, że to będzie miało wpływ jest, są większe, prawda? W a po jakim czasie zadziała Kaptopril? Pfizer, Kaptopril kosztuje 5 zł. Weź sobie, poproś lekarza rodzinnego o receptę i, i po prostu zobacz, jak na ciebie działa Kaptopril. Bo to, że na mnie działa tak Kaptopril, to nie oznacza, że na ciebie będzie działał yy, tak samo, prawda? Na jednych działa tak, na drugich siak. No i zobacz, na ile ci z, z, z, zbija ciśnienie na ile przyspiesza akcję serca, prawda? A czasami u niektórych kaptopril podnosi ciśnienie, prawda? Bo bierze kaptopril i ze strachu, że oszukuje i wziął kaptopril, to nagle mu ciśnienie kurwa, skacze do góry, prawda? Także. Także. Także, także radzę ci po prostu wypróbować na sobie jak na śwince morskiej, a nie tam. Szukać jakichś newsów z internetu, które mogą być, owszem, dobre, tylko dla jakiegoś innego osobnika. Macaj, ja miałem ciśnienie 160 na 100 i powiedz, Macaj, co się z tym ciśnieniem stało? Czy to ciśnienie miałeś na komisji, po komisji, przed komisją? I, i co zrobiłeś? Czy się dostałeś, czy się nie dostałeś? To mnie bardzo ciekawi. Paweł, co warto wziąć na szkołę, o czym się nie mówi? Bez Paweł, weź na jakąś tam grupę facebookową, moją czy czyjąkolwiek inną, i jakiś tam porad dostaniesz, prawda? Nie wiem, po prostu. No. Tak sobie próbuję przypomnieć, co było warto, żebym ja wziął na szkołę 40 lat temu, czego nie wziąłem. Eee, ja wiem tam, weźmiesz parę złotych w tej chwili, czy jeżeli masz jakieś tam jakąś kartę kredytową, czy kasę w banku, czy coś, to w tej chwili wszystko możesz kupić. Trzeba będzie kupić taki podręcznik, to kupisz taki. Trzeba będzie siaki, to siaki, no nie wiem. Jakiś sprzęt do golenia, prawda? No. Nie, nie, nie wiem. Naprawdę yy, wydaje mi się, że wszystko jest do kupienia. Co ci mają dać za darmo, to ci dadzą za darmo. Co masz sobie kupić, co sobie kupisz. Także nie pajacowałbym tam za wiele, prawda? Marek, nie mieszkam z tatą, ale mamy bardzo dobry kontakt. Tata jest rozwiedziony, ale płacił alimenty regularnie i już od 10 lat nie miał problemu z prawem. Pozostała mi komisja lekarska i ABO. Pozdrawiam. No to raczej tutaj, naprawdę musiałbyś mieć pecha w przysłowiowym drewnianym kościele, cegła musiałaby ci spaść na łeb, żeby się nie dostać do policji. Tym bardziej, jeżeli ojciec jest rozwiedziony, to tak był bardziej twoim ojcem na papierze i odpłacania alimentów niż, niż faktycznym ojcem, prawda? czy jak dostanę pozytywne rozpatrzenie ABO, to dostanę jakąś informację listownie. No jak ktoś wie, to niech powie, prawda? Jak ktoś, jak ktoś wie, to niech powie. W WLF Studio, coraz częstsze przypadki, że słyszy pan o przenosinach z wojska do policji. Powiem, słyszałem już o przenosinach z każdej służby do każdej Służby. Każdy jakoś tam to lepiej czy gorzej tłumaczył. Co jest lepsze, prawda? Trudno powiedzieć. Czasami jest taka sytuacja, że w danej służbie płacą trochę lepiej niż w innej służbie, prawda? Przez chwilę. Czyli powiedzmy idzie fama, o, w wojsku to tam dostaje tyle, czy tam tyle a ja tu w policji tyle mam jeszcze kredyt mam żonę mam coś tam a w mojej jednostce jest jeszcze przepraszam w mojej miejscowości jest jednostka wojskowa którą do której mnie chcą no przypadki są wybitnie indywidualne czy powiedzmy jesteś jesteś w policji a ktoś ci tam zaoferuje w granicznej prawda Przypadki są wybitnie indywidualne i, i, i to sam sobie po prostu musisz skalkulować. Natomiast mówię, jak gdybym był takim rekrutującym i miałbym sensownego jakiegoś gościa z innej służby, to nie widziałbym żadnej jakiejś tam przeszkody. Czemu by, bym miał nie zwerbować gościa do innej służby, prawda? Na plus można zaliczyć to, że Masz obycie z mundurem, masz obycie z formacją mundurową, wiesz co, o co kaman, prawda, wiesz, że trzeba słuchać przełożonego, że trzeba być sumiennym i mało otwartym, no i tyle. Już momencik. Leon Zawodowiec. Kadry od razu podobno dzwonią teraz z informacją, że wynik jest pozytywny, czyli no, jeżeli Leon tak jest jak mówisz, to nie przychodzą żadne listy, tylko kadry od razu dzwonią z informacją, jak wynik jest pozytywny, natomiast no niestety ciągle złowieszczy list, powiedzmy jest po multi multiselekcie, prawda? List jest po multi multiselekcie, jeżeli zostałeś uwalony, prawda? bez handla. Cześć wszystkim, pozdrowienia z CSP, z Legionową. No napisz tam bez handla. Co było, warto, co było warto wziąć na szkołę policyjną, czego nie wziąłeś? Bo ktoś tutaj zadał takie pytanie, prawda? Jakie rzeczy byś wziął na szkołę policyjną, do Legionowa? WLF Studio, Tomek, raczej częściej z wojska do policji. Dobra. I tu Paweł to samo pisze. W moim przypadku A.B.O. dostałem telefon o pozytywnym rozpatrzeniu. Tomasz B. Od 15 lat robię w firmie i kiedyś ludzie z wojska przychodzili obecnie od kilku lat ludzie z policji przenoszą się do wojska, prawda? Spotkałem się ostatnio z jakimś policjantem 15 lat Stare Zasady, który odchodził i niestety w tej Policji się trochę tak psuje, prawda? No zrobiła się taka rotacja jak na targowisku. Przełożeni za bardzo nie bronią podwładnych. Wymagania są duże. Nowe wyzwania typu Imigranci, czy, czy, czy, czy ci uciekinierzy wojenni, czy imigranci zarobkowi, czy tam jacyś inni prawda? i łatwo zmoczyć dupę, prawda? Marek, jak na tych badaniach lekarskich, byłem u neurologa i ortopedy, na koniec nie powiedział nic, czy zaliczyłem, czy też nie. No Marek, warto popatrzeć, co ten człowiek napisał na tak zwanej obiegówce czy zrobi sobie zdjęcie tej obiegówki, no bo to, że ci powiedział, czy nie powiedział, on komisji też nie powie, tylko napisze na obiegówce, prawda? Czyli jak komisji napisze na obiegówce, to to samo widzą na tej obiegówce, co ty widzisz, prawda? Zrób zdjęcie, zapytaj się jakiegoś lekarza, o co tam chodzi, no i powinno być. Dobrze, biały 2K, ja czekam na wynik komisji lekarskiej, ABO oddane w, w luty, przepraszam, czyli jest dzisiaj 13 marca, czekasz już dwa tygodnie. Biały 2K, a kiedy reszta ABO? Bo oddaje się tylko pierwsze 17 stron. Paweł do Leona, składałem jakoś 20 listopada, dostałem telefon z informacją 15 stycznia. Czyli trochę, trochę, to jednak zanim Młyny Sprawiedliwości dziejowej przemielą, to trochę czasu mija. prawda? To jest właśnie ten problem, że policja nic ci nie pomaga w rekrutacji, często jesteś w jakiejś cywilnej firmie, masz różne okresy wypowiedzenia, a do samego końca nie wiesz, czy się dostałeś, czy się nie dostałeś i tak dalej. I tak dalej. Adam Janiak, wyniki multipsycholog ma zaraz po zrobieniu testu, bo po rozmowie uśmiechnął się, powiedział, że czekać na telefon z komendy, to ciekawe, czy mogę spać spokojnie. No Adam, mam nadzieję, że słyszałeś, co mówiłem wcześniej, że z reguły negatywny wynik przychodzi pocztą, prawda? Czyli jeżeli powiedział, że czekać na telefon z komendy, uśmiechnął się, chyba że chciał ci, że tak powiem, przywalić z tobą z bambuko i zamiast uśmiechnął się na zasadzie, że, że upierdolił cię, a, a nie będzie żadnego telefonu z komendy, tylko wynik przyjdzie pocztą. Natomiast oczywiście, że wynik samego komputera ma od razu, no bo po to ten test robisz na komputerze, że, żeby on nie liczył tam pa ołówkiem i papierem, prawda, czy, czy tam jakimś kalkulatorkiem, tylko od razu widzi wynik, prawda, yy, kończy się, kończysz test, yy, komputer coś tam policzy, potem tylko on się dopyta z tego siamtego czy o tego i wszystko jest albo dobrze, albo niestety do, do... Cześć Mirosław. Pan kierownik. Wie ktoś, ile jest ważny wynik rozmowy kwalifikacyjnej? Jak ktoś wie, to niech powie. Czy ktoś wie, czy z Warszawy biorą przy 138 punktach, czy dam radę? Chyba tak. Hmm. Ta baluga na szkołach jest dalej skoszerowane przez covid. Tego nie wiem. Adam Janiak, rozmowa była dość miła, faktycznie mogło być dobrze. Mówię, raczej tutaj, jeżeli było miło, no to czemu miałoby nie być miło dalej? Mirosław, po multi, psycholog napisał sobie, jakie szkoły ukończyłem, jakie mam doświadczenie, zadał 3-4 standardowe pytania. Rozmawiało się dobrze i na tu realnie, prawda? Kacper, miesiąc na szkole i powiem tak, rekrutacja banał, szkoła ciężka, nauki w chuj trochę. No, no niestety, jeżeli chcesz być dobrym policjantem, to musisz przepisy prawa mieć w tym tym małym palcu. Są w tej chwili dziwni ludzie, którzy kwestionują tam jakieś... Idziesz go legitymować, a on ci zaczyna udowadniać, a jaki to paragraf, a jak ten paragraf brzmi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Przy okazji jeszcze tam drugi ziom nagrywa. No, można się poczuć jak z nadciśnieniem białego fartucha, prawda? Że yy, ci legitymowani, przejmują kontrolę nad legitymowaniem, zaczynasz się motać, plątać. Także yy, nauka na pewno nie zaszkodzi. Nie uczysz się dla szkoły policyjnej, lecz dla przyszłej służby, prawda, dla swojego życia, żebyś żeby śmiał chronioną dupę, prawda? Mirosław na koniec powiedział coś w rodzaju, że teraz reszta zależy od postępowania kwalifikacyjnego czy osób prowadzących postępowanie kwalifikacyjne. Paweł, w moim przypadku na multi, pani psycholog napisała trzy kartki A4. No jeżeli napisała trzy kartki A4, to przypuszczam, że raczej zdałeś, bo mi by się nie chciało pisać trzech kartek A4, jakby miał kogoś opierdolić, ale inna jest strona medalu, że czasami ktoś pisze trzy kartki A4, jak cię upierdala, żeby miał uzasadnienie, prawda? jakbyś się nie daj Boże odwoływał. No ale teraz się chyba od multi nie odwołuje. Mirosław, czy mogą być umiarkowanie pozytywne nastawione po tym, co powiedział? No pewnie. No. Jeżeli nie jesteś pozytywnym optymistą, jeżeli jest, nie jesteś pozytywnie nastawiony to, to, to, to, że tak powiem, nie nadajesz się do żadnej służby, po mojemu, prawda. I, nie, biały, jest się czego martwić na temat komisji lekarskiej, jeżeli wszystkich lekarzy miałem pozytywnie. No jeszcze jest sama komisja lekarska, prawda, i chyba w białym stoku, czy gdzieś by tam była jakaś kobieta, czy w Kielcach była kobieta, która wprawiała w kontrolowany stres, było nadciśnienie białego fartucha i uwalała w ten sposób pozytywnie nastawionych kandydatów, prawda. Ale to mam nadzieję, że ciebie nie będzie dotyczyło, prawda. Czyli nie idź na komisję na kacu, nie je jakiś tam wczorajszy, nie daj Boże, cię jeszcze tam zbadają, zmierzą ci ciśnienie i się okaże, że coś tam wyskoczy, jak zając z kapusty. Macaj, komisja na ciśnienie 160 na 100, po rozmowie z, z pielęgniarką wpisała mi 139 na 89, kardiolog powiedział, że wszystko jest git. Macaj, mogę tylko, że tak powiem, Cię podziwiać za urok osobisty, że zbajerowałeś pielęgniarkę MSW i ja z kardiologiem, prawda? No i tyle. No. Chcieli cię przepuścić, to cię przepuścili, prawda? Paweł zdałem, zdałem właśnie wybieram się na szkołę 16 do Słupska. Matce jeszcze laryngolog i komisja. Słupsk, swego czasu najlepsza szkoła, prawda? Adam Pożarowy, czy jak mam bezdomnego brata, to jest jakaś przeszkoda. No. Ale no jest to samo pytanie, co kolega z ojcem, prawda? Czy ten bezdomny, jakby to powiedzieć, jest ciągle przy rodzinie, czyli od czasu do czasu z giganta wraca do do tego domu, w którym ty jesteś czy ten bezdomny nie narozrabiał, prawda, czy czegoś tam nie ma na sumieniu. A przede wszystkim, czy mimo wszystko od czasu do czasu nie przebywa w tym wspólnym ognisku domowym. No i tyle, prawda. Trudno mi tak tylko po samej bezdomności, że tak powiem, ocenić, czy, co, co oni o tym pomyślą. Powiem szczerze, że z reguły podobny problem, ludzie mi się pytali, karany brat, karana matka, karana siostra, prawda, ale że bezdomny, bezdomny brat, to spotykam się po raz pierwszy, prawda. Biały 2K, teraz chyba nie ma żadnej komisji, tylko po ostatnim lekarzu dzwoni się o wynik. No, Jeżeli tak jest, to super. Czyli oceniają wtedy, na podstawie papierów, obiegówki komisyjnej, Adam Pożarowy, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak ktoś chce, dość dobre rady niech da. Frejzer, Dobra, Paweł, wiedzieć kiedy zostały uchwalone ustawy, poczytać ustawy o policji, znać komendantów wojewódzkich, nie stresować się za bardzo, no i prosta krótkich, policyjnych słowach. Porada wydaje mi się, że bardzo sensowna. Bez handla. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą kodeksy i wszystkie ustawy w wersji papierowej, w trakcie wykładów nie można korzystać z elektronicznych wersji. No to papieru, kurde, trzeba będzie nadrukować. Tomasz B. Paweł. Byłem w Słupsku 15 lat temu i był rygor. Wtedy na jedno miejsce było 10 chętnych stare czasy i będąc tam nie było fajnie, ale po 15 latach wspominam miło. No dobra. Słuchajcie, kochani, myślę, że 40 minut lekcyjne wystarczy. Jeżeli ktoś ma jeszcze do mnie jakieś pytanie dotyczące czegokolwiek, to ostatnia szansa zrobienia tego na czacie, prawda? Ten czat jest tutaj. Chyba tutaj, prawda? Czat jest chyba tutaj po stronie mojej lewej, po, po stronie prawej. Mówię, y, Wojna trwa, wojna się skończy, parę milionów Ukraińców przybędzie i ktoś tych parę milionów Ukraińców y, będzie musiał pilnować. Powtarzam, spotykam się z powrotem z ludźmi okradzionymi, prawda, znaczy w sensie to, co mówiłem o tych kołach, prawda, że nagle na osiedlu dwa samochody, opierdolone z gdzie od lat tego nie widziałem. Chciałbym wierzyć, że to jacyś miejscowi nienapływowi, złodzieje. Natomiast mówię, wpuszczenie takiej ilości ludzi do Polski będzie jakieś Komplikacje na pewno rodziło i do tej tych, rozwiązania tych komplikacji niestety będzie potrzebny policjant taki jak ty. Karolina, dobry wieczór, jak teraz sytuacja w Krakowie z MS? wie pan ile teraz jest chętnych na jeden etat? O, aż tak Karolina to nie, nie, nie, nie, nie, nie śledzę, prawda? Hmm. Czy każdy z nas w szkole musi być zaszczepiony? No. Oficjalnie raczej nie, prawda? Ale dla własnego zdrowia bym się zaszczepił. Ja się zaszczepiłem, ale twoja sprawa, czy tam masz ochotę się szczepić, czy nie. Jak to mówią, każdy swój rozum ma. Dobra, kochani. Jeszcze raz na tym kończę. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to zrób to już w komentarzu do tego wideo, prawda? Do tego Lajwa. Dokładnie tak jak myślałem, bez handla. Nie ma przymusu, szczepienia, ale zachęcają. Prawda? No musisz ocenić, będziesz się kręcił wśród teraz różnych ludzi bezdomnych, wśród Ukraińców, prawda, gdzie wyszczepienie jest tam podobno 30%, że tam nasi antyszczepionkowcy to przy Ukraińcach to, to, to, to wysiadają, prawda? Będzie się tam stykał z różnymi nosicielami różnych chorób, no i decyzja należy do ciebie. prawda? Czy lubisz pograć w ruską ruletkę, czy się zaszczepić i raczej mieć święty spokój, przynajmniej tak jest na obecną wiedzę medyczną. Także jeszcze raz, komentarz tutaj poniżej. Gdzieś tam subskrypcja kanału, gdzieś kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce. Cześć i do widzenia Pixa 1993.